Ty zawsze taki ładny masz kolorek pod tą zieloną lampą. Wiesz, że ona jest zielona. Właśnie zależy zaraz takim świetle. Nie no, ona jest o, zielona jak na je do domu, nie? Uf, to Dziękuję Ci. Zwykle jesteś nieoceniony. a wiesz, że w Warszawie już jest uber od jakiegoś czasu. Nie. A co to jest uber? No widać wszędzie lato. Mercedesy, cabriolety po Warszawie jeżdżą. Nie krytyka, tylko kompleksy. Kompleksy. No. Eee, I coś zmieniłeś. Coś Mianowicie zmieniłem. bardzo ładną... Głębie obrazu nazywa? No. Wiesz, na tych ujęciach tutaj trzymałeś sami, tam z tyłu było lekko rozmyte wiesz. Z, z ten ten. Zmieniłem kodek, którym nagrywam. Być może rób tak więcej. Cześć! Dawno nie było komunikacji, no to będzie dzisiaj. w Polsce dosyć często firmy no, rozmawiają z klientami w taki sposób, że już pomijam, że nie odpowiadają na maile a później nie mówią kiedy doślą ofertę i nie komunikują zasadniczo dobrze no, większość firm w Polsce źle komunikuje tak? No, ale nawet jak jakoś ta komunikacja już sobie postępuje to dosyć często firmy mają po jakimś czasie, w trakcie współpracy z klientem, taki do niego komunikat. No ale panie Jerzy, jak to? Dlaczego pan oczekuje od nas tak szybko odpowiedzi? Dlaczego pan jest taki niecierpliwy? Przecież pan nie jest naszym jedynym klientem. każdy klient chce się czuć wyjątkowo chce się czuć, jakby był jedynym klientem firmy firma nie może mu powiedzieć nie jesteś jedyny nie możemy mu powiedzieć masz za mały budżet jesteś nieładny no bo nie, no bo ta relacja wtedy nie będzie już nie będziesz nigdy dobra jak klient nawiązuje jakąś współpracę z firmą, czyli decyduje się powierzyć swoje pieniądze tej firmie, po to, żeby ta firma coś zrobiła dla niego, albo coś regularnie robiła, to ten klient ma to gdzieś, jak ta firma jest zorganizowana, ten klient ma to gdzieś, jakie ma procedury wewnętrzne, ten klient ma to gdzieś, czy ktoś w tej firmie jest na urlopie, czy nie, i ten klient ma to gdzieś, że są inni klienci. chce dostać swoją usługę za te pieniądze, na które się umówił w tym czasie, w którym się umówił. Koniec. Jeżeli się umawia na to, że dostanie 15 cukierków we wtorek, to on chce dostać 15 cukierków we wtorek, a nie jeden cukierek w środę z informacją ale wie Pan, mamy tutaj problemy, bo Pan nie jest naszym jedynym klientem. więcej klientów, bardzo Wam gratuluję, ale tak się zorganizujcie, żebyście byli w stanie ich wszystkich obsługiwać. Jeżeli nie jesteście w stanie ich wszystkich obsługiwać, zróbcie 20-80 podział, zobaczcie, gdzie jest 20% tych klientów, którzy Wam 80% zysków przynoszą. Całą resztę przekażcie komuś z konkurencji, przekierujcie do jakiejś Waszej znajomej firmy. Jakoś sobie zróbcie miejsce na to, żeby mieć możliwość świadczenia usług wysokiej jakości. Druga taka komunikacja beznadziejna, której strasznie nie lubię, to jest to, że jak już jest rozmowa o tym, co będzie, jak będzie przebiegała współpraca, to zawsze jest, no ale pan ma za mały budżet. I to jest zawsze, to jest tak jak na forach, jak się kiedyś pytało: Słuchaj, jaki mam kupić komputer? Mam 1000 zł, jak mam sobie złożyć komputer? To zawsze byli goście, którzy mówili: To zbieraj, będziesz miał o 2000, to kupisz lepszy. No wiadomo, że tak. Natomiast Przyszedłem na rynek, mam tysiąc, nie dwa, nie chcę czekać, nie chcę dozbierać. Podjąłem decyzję, chcę kupić. Więc porada w stylu poczekaj, dozbieraj jest z dupy, bo jakbym miał dwa tysiące, to się znajdzie taki gości, co powie słuchaj, poczekaj i dozbieraj, żebyś miał trzy, będziesz miał jeszcze lepszy. No tak. Tylko, że ja tak w nieskończoność będę E! W nieskończoność będę zbierał. I nigdy nie kupię tego komputera, a ja potrzebuję go kupić, bo chcę na nim pracować, chcę na nim grać, chcę na nim coś tam robić. No, podobnie jest z tymi budżetami. Jeżeli przychodzi klient do firmy i ma budżet 1000 zł, to on ma 1000 zł. On nie chce mieć 2000 i 3. Ciężko strasznie firmie będzie go przekonać, żeby on nagle podwoił albo potroił swój budżet. Więc jedyną strategią, którą wtedy firma powinna obrać, to jest wytłumaczenie klientowi, jak najlepiej może wykorzystać ten tysiąc złotych, który ma. No bo tak to już jest. Każdy klient chce się czuć ważny dla firmy. Każdy klient chce być dla tej firmy jedyny. Nie obchodzi go organizacja wewnętrzna tej firmy. Nie obchodzą go problemy tej firmy. To ta firma się z nimi ma poradzić. Nie obchodzi tego klienta też to, że są inni, którzy też jakoś tam zajmują czas tej firmie. No są ale on chce się poczuć jedyny, dobrze obsłużony, tak jakby tylko on istniał. I dobre firmy to rozumieją i w ten sposób właśnie prowadzą komunikację. Ja tutaj szukam ludzi, którzy już to powinni wyjść. Są. Tak? Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. dobry. dobry. dobry. dobry. dobry. dobry. jaki fajny ten gimbal jest. Jaki fajny ten gimbal jest. Sprzedałem Piotrowi kamerę i Piotr teraz będzie vlogerem, a jestem dumny, bo go namówiłem. Tak. O. A ja po prostu robię teraz unboxing. A ja teraz zrobię unboxing. Się. Albo po polsku, cieszę się. To jest ładowar. Tak, Teraz powinienem go włączyć. I on za Tylko zdejmij tej Jest karta, mimo że teoretycznie jest tak, że karta pod podobno nie powinna być, być duża, no ale jest karta, jest dużo różnych rzeczy, no ja po prostu chcę wszystko spróbować, czuję jak mały w e, na Wesołym Miasteczku, że się chce na wszystkim przejechać tu teraz. Albo jak osią przed żłobami. Albo osiąg przed żłobami. Właśnie spadłem na to, że to powinny być takie menu degustacyjne, takie małe czarki. Z każdym, na przykład, z, może nie z każdym, ale z pięcioma mikrodaniami. Też nie wiem ile by się wtedy czekało na ten półmisek. Na ten pół Kół roku. Kół roku. Albo nie wiem.